Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że budowa siedziby i wystawy Stałej Muzeum Historii Polski będzie kosztowała około 1 miliarda 200 milionów zł. To ponad 300% więcej niż zaplanowano. Po 17 latach od utworzenia muzeum wciąż trwa budowa jego stałej siedziby na terenie Cytadeli Warszawskiej. Zakończenia prac należy spodziewać się nie wcześniej niż w drugiej połowie 2023 roku. Zwiedzanie głównej ekspozycji wystawy Stałej Muzeum nie będzie możliwe wcześniej niż w drugiej połowie 2025 roku.